Weź dwie ziom, Weź dwie, zią, dwie zią. Dzisiaj robię co chcę, e, co chcę, e, co chcę Idziesz po kolejną weź, dwie, e, weź Co chcę, co chcę Idziesz po kolejną, weź dwie Weź dwie, dwie Pamiętasz grillę u mnie na ogródku Komora w cieniasie, policjantów puk puk Nie brakowało alko, zawsze brakowało kubku Czuję spokój Robię puf, puf Ile można robić w kółko ten sam papier Przecież po to go zarabiam I go dziś wydaje Moje ziomy lubią staw Czyste jointy, nigdy plan To moja familia Dla mnie każdy tu jak brat Przeżywam z nimi różne stany Mimo, że daleko jest Kalifornia Jesteśmy dorośli w głowach dzieciaki Czekają na piątek, by się wydostać Przeżywam z nimi że daleko jest Kalifornia jesteśmy dorośli w głowach dzieciaki śpiewają tak dzisiaj robię co chcę e, co chcę e, co chcę idziesz po kolejną weź dwie e, weź dwie e, dwie dzisiaj robię co chcę Weź dwiezią, dwiezią, w zamrażarce leżą, leżą. Weź dwiezią, dwiezią, w zamrażarce leżą, leżą. Dziękuję Bogu, że Was mam Dziękuję Bogu za ten plan. Dziękuję Bogu, że ten hańs. Nigdy nie podzielił nas. Nigdy nie podzielił nas. Nigdy nie podzielił nas. Nie znam niech niech niech niech